Hej, cześć, siemano wam ludzie, z tej strony Jack, witam się z bardzo serdecznie w pierwszym odcinku kopowym to Shank'a jest z nami, przywitajcie go bardzo gorąco, Łognisty64. Siemaneczko. No, bez bennego przedłużania zaczynamy kampanię, ja jako Shank, nie to. Kurde, kurde. Let's go. Wezwanie. W jak to jest długie. We've been partners since we were kids, so you know I'm on your side. But Cesar is not happy. About Ava? She's a preschool teacher. She's harmless. Exactly. She ain't like us. Yeah. Got it. Cassandra. O no, oh, no chyba w twoich snach mordeczko O w ogóle jeszcze mam białą opaskę, nie tak nie czerwoną jak w podstawce No jak ja tych grubych nienawidzę Dobrze, we dwóch ich niemy dawaj, Takie, mam broń jak w tym? Chyba nie Dobra, uniki, uniki To chyba broń będą na to nam narzucane z góry, tak mi się wydaje, a ty? No, raczej tak No, uważaj na tych Grubasów Spróbuj chwytać i cię używać ciężkich broni Albo może zrobić tak no, Ej, no, gdzie ten Granat, w której? Py! Dziękuję. Dla mnie. Ha? Czekaj. No nie no czekaj chwilę. Nie, no, to masz normalne, no, czemu mi tego nie chcę zmieniać? Mam świetnie bo mi gra. No ale szajs, no Ej, no jestem uwięziony z dwoma typami broni, bo jak chcę na krzyżaku iść to mi normalnie chodzi. No, dobra, go no dalej kurde, chciałem się tak pobawić z tym, no Dobra czekaj, ja go chwycę, potem ty go chwyć. Dobrze, ha, <laughs> pięknie, czyli to, czyli to po tym, po sokole, jesteś sokołem, czyli skrzyd skrzydłem, bo to się, nie pamiętam, że to się dzieje przed wyderzeniem z podstawki, czyli to od sokoła się szank, powiedzmy, nauczył tego triku. O Jezus, ja mnie te grubasy wkurzają, no, ty co stoi po prostu na, krań na krańcu i będzie tylko skakał. Rowar, a weź ty mnie Nie, musisz zrobić w dół i unik. Znaczy w dół i ten skok w dół i trigger. Prawo Dobra, lecimy Co tym razem? No, więcej walki, no, w sumie typowe jak to jako, jak to slasher w dobrym trikiem na nich jest złapanie takiego grubego i po czym użycie ciężkiej broni. W sumie de facto najszybszy sposób pozbycia się tych zwania. No, jak, jak on tak podbija tych typów cięciem w poziomie? Dobrze. Dobrze. No, to właśnie trochę boli, że w podstawce nie mogę Cię przyzwać. Przyzwać w tych słowach, nie? Do pomocy. To by było, jakie, jakie to by było świetne w niektórych walkach. Jakbyśmy chcieli po prostu w dwóch. Ej, nie chciałem ich przyzwać. Chłopie. Ja też się zwiedzę, coś. Nie? Eto. Dobra, nasku, No nie! Serio nasku wypsułem. że psułem? Nieha! Pięknie! No super, dostaliśmy właśnie we dwóch od Grubasa, nie? No, no to nili został poćwiartowany właśnie. Jakichś dwóch frajerów losowych po prostu podbitych, nie wiadomo w, jakim, w jaki sposób do góry. Wiesz, że te skoki ci nie dodają prędkości? Ja tak sobie na broni palnej w tej grze w ogóle, nie? Jestem brosza, jestem co nie? Zawsze No to ten będzie mój Dobra, Kolejny jest twój, bo masz mnie HP można na te baby z kijami, no sobie, to strasznie irytujące Dawaj, ćwiartujemy, ćwiartujemy Jeżeli można tych ciuli naskoczyć? Pi, pi. No Sokół, zapomniałeś jak się pije? Pięknie. Dawno nie do Meksyku chyba uciekłeś, nie? Przed Cezarem, no to się nie, nie ma co dziwić. Dwa kolejne browce, to zostawimy się na potem bo jak na razie największe combo to miałeś chyba ty na 16 uderzeń Kurde, ale to zjebałem Tak rzadko mi ta blokada wchodzi, że zapominam, zapominam w ogóle o możliwości kontry przy bloku No co za baba, akurat jak chciałem zrobić unik to tam mi kopa przeleła na pysa. Chłopie Nareszcie Spragniony te wrażeń jest tak, tak bardzo, że aż zapomina pić Jak się pije Skoczaj w górę Nie fair, już własny słup To jest zwykły słup, mógłbyś iść za mną Ja miałem ścianu Oho, chyba boss. Czy to podchodź pod cezły? Nie. Yeah. Yeah. Eee, gościu właśnie wziął losową strip dizerkę. Znaczy losową, no wziął Kassandrę, ale. Jesteś motocyklistą? Po czym przychodzi jakiegoś baru i bierzesz losową strip zerkę ze sceny. I wszyscy, którzy są w tym klubie ze, ze striptease'em, mają w to totalnie wyjebane. Ciekawe. Co, nie? No jak mną no, miotnął, skurwysy. No to szybki browarek na, ozi na oziębienie ran i możemy ich ciąć dalej. Kurde, prawie uniknąłem. No co za gnój? Aha, ja miałem gardę, po czym gościu mnie chwycił i sprzedał mi trzy kopy na twarz O piękno Ej, gościu! Weź go chwyć, no, no nie w taki sposób Dobra, nieważne. Musimy częściej z tego, z tego chwytu ko korzystać, bo to może pod kilku typów naraz rozwalić Uważaj na to, bo możemy. Owa, super jeszcze psy! Wiem to w tyle razy w serii, ale jak naprawdę jak ja kocham zwierzęta, tak psów w tej grze nienawidzę. To ci się w stanie po prostu wpierdolić w środek po prostu całego kombosa i go anulować. A jak mi teraz? Patrz jakimi jesteśmy po maszynami do zabijania. My się wbijamy w stada po prostu typów i ich ćwiartujemy. Czekaj, już pomagam. Kurde, nie to! Wstawaj! Dobra, lećmy! Oj! Nie pomagasz bracie! Sorry! Nie to chciałem! Ej, ale idziemy w tamtym kierunku! Świecie! Chłopie, ale byś się teraz rozwalić! Dawaj tu na dół, bo jest chyba leczenie dla ciebie! Ciekawe. A nie, to granatki gotują, okej. Okay. Jak się grę Od pampera. O, 20... 30 combo mam. Nie 40 i lecę dalej. 60, 70. O kurde, i najwyżej. Ja mi to, ale to jest najwyższy kombaj, jaki miałem w Ever oh, mam w na granaty No Pipe, zdechnij wreszcie oh, wow. A nie, to jest flex Ej Też mam broń, ty, ty. W sumie, jak gościu nazywa się flex Zaczy oh. się flexuje? Uuu, uh, To lubię Ni Dawaj go Nie możesz robić uniku To lubię Ty jakaś babka nam plecy chciała robić dostał granat w pysk <laughs> Ja tym się strzelał. No, tylko lepiej stać. Dawaj, A mała, nie, dobra, czekaj, wzi. no stój. Stój tam, bo jestem ciekaw czy jest Friendly Fire. Nie, zajebiście. Trzymaj. Nie możesz robić uników, pamiętaj. Normalnie jakbyś strzelał. No dawaj. wiesz Ube... ubezpieczam cię. Odrzuciłem ci go. Ale nie w taki sposób miałeś, nie miałeś go podrzucić. Z wszystkich stron muszę wyjść gdzieś na bok. Czekam. Wezmę minigun na ty, kur. Patrz tego tyba, jak wisi w powietrzu. <grym znowu> o, dawaj. Dobra, wiem, że ten orgazm jest imponujący, ale weź przestań. Ale to jest fajne. Wiem, i w jednym momencie nabiję stworzył grupkę takich typów, i trzymałem przez dłuższą chwilę. <gry> jak, jak w końcu puść autentycznie, grabarz, który musiał po prostu ich ogarniać, to chyba musiał być zrozpaczony, jak zobaczył taki stan swój. Ja wiano, ty tym drugą. I panie, czy nie. O, kurde! Udało się mu jednak przedrzeć. Pomóż. Stawaj, chłopie, mamy je... Kurde, ale to, ale to spaliłem. Nie. ale Chcesz granaty? Nie, podziękuję. No ja sobie wezmę. Absolutnie. A jeszcze masz leczenie? No i kurde, i musimy tę broń zostawić, no ale skam. Wyżej. No, a zaraz będzie boss fight, tyle z tego będzie. Ciężko to wyczuć, kiedy się robi atak do zablokowania, a kiedy do uniknięcia. Ale i tak jak chcesz zrobić unik, to nie możesz się ruszać i to jest ten problem. Bo ty chcesz robić blok, po czym robisz unik. Nie wróci, jak chcesz blok, żebyś się nie musisz ruszać. No, to było prawie synchroniczne. Moje combo, nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Browie. Gruba z ten prawie powiedziałem, nie wiedziałam czemu. W ogóle to jest dość śmieszne, bo ja, bo ja sam snę, a obserwuję, jak ty I Pomyślę, no. że to ja. Mam <śm> no, tak samo. Czy to tak poważnie? Tak. Brod Dla ciebie. Czekaj, jak. Ja, ja, a, a dobra, nieważne. Jest jak grubego chwycimy to, co się stanie? Jak będzie ten... Tak, team Showdown, takedown. Bo Bo po prostu ja ci trzymam, ty go podrzucasz i lecisz z taką. tą naglebę. A dawaj, w sumie spra sprawdźmy. Spróbuję chwycić tego grubego i ty się musisz zaraz. Po potem z niego wbić. O, gdzie ci fire dla nich samych? Biegnie. Dobra, czekaj. Proszę. Dobra, łapie, bierz go. Nie mam. Leża. No nie, czekaj, nie. Trzymałeś tą babkę. Czekaj, no ja go łapię i teraz ty. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, dobra, jest taka bitka się twoja. Wbijasz się ty na typa i go powalasz. Dobra, browar. Granaty w w tego wywalę. Na tego... Ty, jakiego salto zrobiłem, widziałeś to? No ja też takie robię. To musisz robić. Tam, Nieźle. Nie. Trzymaj. No. <laughs> Widziałeś typowo się skoczył z dachu. <laughs> Co za frajer. To jest skam, że jest tylko pięć granatów. Potem się... Ale... Oh wow. Oj, oj, oj, oj. No właśnie. Tego się spodziewałem. Przecież uważaj na dachach, bo jak jeden z nas spadnie to jest to do checkpointu resecik. No <laughs> Drugi nie. raz, się nie, nie dam się drugi raz tak zrobić Ale czekaj też na mnie co, nie? Jak pójdziesz za daleko to wtedy się nie dogonimy nawet O, O nie, jak ja ich nienawidzę Czekaj, trzeba, trzeba zrobić Jak to mówią Wiesz co jest najlepsze na tych typu starczami? Shotgun, którego ja niestety nie mogę wybrać No, ja mam go nawet nie mogę ty powiedzieć. Co za skam? Mam pistolety! Nie! No! Aha! Ma. Ja, ja mogę zmieniać! No ty możesz, ja nie. I to mnie boli. Bo już ja teraz wziął najlepiej zwykłe pistolety, a nie pussy. Mam piłę! Piła jest dobra. Piła jest dobra, wszystkie te ciężkie broni piją kilka celów naraz. Ale piło możesz przetrzymać tylko. Jeszcze. Tu jest zdrowiec. Ja nic nie, nie miał. ja wypiłem wprost. Dlaczego ja łażę na tym, i tu jest normalnie, jakbym jeszcze na tym łaźł? Ej, ja właśnie. Ej, bo to jest jakiś żart? Prawą gałką, jakbym atakował. O, ej, patrz to! To nie ma w ogóle sensu. I mam tutaj. Czekaj, raz, dwa. Mam tu cztery. Cztery strefy kontrol kontrolskie i obie obie połowa z nich tak samo się traktuje. Bracie, bo zaraz. Z tą kataną jak lecisz. samura jakiś. Ma to wyjdź poza zasięg. Nie ginę. Oni obydwaj mają. Nie Ta, mają, a on Leżo. ma właśnie granata w mordzie. Ja, dobra Jimbo, z ciebie żaden mambo, rambo, jumbo i tak dalej Aha, fajnie, że typ stoi plecami do swojego ziomka i to nie ma w ogóle ołowi w plecach Stawaj mordo Kurde, ale żem cię podniósł Uważnie? Co to naprawdę? Wziął i tak po prostu złapał ołowiem Dobra, weź poczekaj chwilę, bo chcę coś sprawdzić teraz Szybki, szybki przegląd Dobra, trusted I Dobra, move left i super. Jak nam teraz tu? No, co za kurwa głupota? Dlaczego mi to tak traktuje no? Już się <śmarsz> Nie, Muszę coś włączyć czy jak? Kurwa, wpadł. To w taki sposób zjebać. Ma. O, jest! Kurwa, naprawiłem, nie wierzę. Dobra, może będę w stanie to teraz zmieniać. I'm down, left, right, dobra. Zapisz, poproszę. Ale nie klikaj. klikam. Jest! Mogę zmieniać! Dobra! Let's go then! Dawaj, double minigun. Ja w jedną, ty w drugą. No, o ile się jakiś gruby nie wpierdoli, no to wtedy... O! Jak po prostu... Jak dilitować ludzi, nie? Ja w jedną, ty w drugą. Stare, no. Jakbyśmy grali nocturnem i deletowali prosto i nie? nie? Tylko nocturnem nie ma miniguna. Ej, czekaj. No i ta się nazywa. Nie ma jakaś... Nie, jest tylko ta, jest tylko Jinx, dżing, ma tylko, nie? Minigana w lolu. Chyba tak. Mój browiec, zabrałeś mi browca. <laughs> Poszedłbym cię, łowiem, ale nie mogę. Dobra. O, bierz, bierz, bierz. Mój. No to mówię bierz, stary. Uchy? E, tak. O kurwa, gość jest z granatnikiem. On będzie mój. Chyba, że prędzej ja go zamudzę moimi łańcuchami ja krata się trochę czuję, tylko ja mam tylko łańcuchy na ramionach, ale niestety, niestety, niestety nie mam tego. Granat. No, tak. Tylko granaty wyrzucił. No. Wspomniałem właśnie, że niestety, ale goś, gościu z granatami tylko i wyłącznie... że granatnik ma tym czegoś. Czekaj. Ma tylko full gra, Granat. jeszcze jakieś spoki pocuciły. Masz tak, ma, masz te, masz, masz maczety. Masz rewolwery, masz shotgun'a, masz Uzi, masz łańcuchy, masz piłę i masz katanę. Oho chyba. Tak, prosiłem O, denny! Ej, ale ten denny, z którym się potem walczy w fabule? On mi z brzucha zajebał. No nie, tylko, nie takie rzeczy on potem potrafi robić. Ej tak, no to jest ten sam gość na pewno, ale ataki ma takie same. Jezu jakie... Co jest, że oni mają takie HP? Widzisz ty to? Ja strzegano nawalam. A może byś nawalał trochę z granatów, których masz, aż 4 sztuki, ja nie, mam, ja nie mam nic dla tego. Leżę. Dobra, nie, nie mogę... Nie, jeszcze nie leżysz, bierz gra... znaczy, granat. Granat to są osobna kwestia, nie? Jak nie łomem zdzielił! <grywia> dostał na plecy granat od skrzydłowego, pięknie. A to żeś trochę przejebał. Widziałeś gościa aż krater z sobą zrobił. Grubas. Leża, chyba. Nie. nie, zaraz ja będę leżał. Tego będziemy się nie podnieść. Ja leżę. Nie żyjemy. Kurde. Pinker Boys? Nie, Biker Boys, dobra. Jezus. Na mordę ci, No i są dość mocno, widzę, skoordynowani pod takie dwuosobowe ataki. No kurwa, gościu, weź się odpierdol z łaski swojej. Skąd gościu skacze i robi kratę, kurwa, w ziemi? Słuchaj, nie wiem, czy się cieszysz, że on tego nie ma w podstawce, czy nie? Czekaj, ja spróbuję go łańcuchami chwycić. Nie, nie mogę, niestety. Dobra, a weź, skupmy się na jednym typie, może, tak będzie łatwiej. Jakaj, prowiec. Dobra, czy ja sobie. Ty do... no, Stary, ja sobie. Musi... Pamiętaj, musimy się podnosić zajeń, bo ta walka może trochę potrwać. Staraj się unikać, nie? Larza. Jeszcze nie, ale zaraz się podniosę, jak będzie trzeba. Larza. Wake... O, udało się? Nie, kurde. Wake up, samuraj. We have a city to burn. Waga, waga. Dobra. Ty, bierz go, bierz go. Mm, ładnie. Z tego, że goście nie powinni żyć już po czymś takim, no ale. Gra wa, pewnie walka byłaby za krótka Teraz nie. Już już padłem, już padłem Podnieś mnie. Jak, jakbyś browara pił, pamiętaj. Jakbyś byś mnie poszli na browara wspólnie Unik, no, unik, unik, unik. Dawaj, dawaj, teraz masz, masz okazję. Dobra, oba, obydwaj samuraje na nogach, no to lecimy. A no co mnie Wiem Tylko, że Oni też mają coraz mniej. Musimy się jednego pozbyć, to będzie łatwiej. z Trzeba się pozbyć tego Dustiego. Jak, jak pozbędziemy się jego, no to z danym pójdzie gładko. O nie. Padłeś? Padłeś. To wstawaj. Walcz. Dobra, podnieś mnie. Nie, zwykły uniki rób, nie do skoków. To się nie opłaca. Zwykły unik, zwykły unik. Nie. Dawaj, jest okazja. Świetnie. Kurde, no ja żyje. To strzelaj, nie? A, chyba że trzeba ich dwóch naraz zdjąć. To jest wtedy gorzej. Wstawaj. Nie, dobra, po prostu miał tak mało HP, że nie było widać. Dawaj. No oczywiście jak gruby, jak gruby to najtwardszy, nie? Na najtwardszego jest sposób. Shotgun! Podnieś mnie chłopie. Jak teraz przegramy to cię rozpierdolę, nie? No! Stawaj nie pierdzie. <laughs> Powiedział po czym dostał. dostał Konga. Dobra, padł. Gruby nie żyje. Nie, gruby jeszcze żyje. My... Chcę Deni żyć. Pozwolę. Ona go widzicie pod To trochę wyjaśnij, dlaczego maski na skenosi. On? Nie, to żeński. Dobra. Rozwalmy ich i kończymy, stary. To już będzie tak idealnie na początek. Sumie, jeśli to będzie tak w miarę krótkie. ale Jezus, znowu i znowu! Widzę te, widzę te gardy i myślę, że ja nie, jeśli okaże się, okazuje, że, to, że to ty masz to. Spadź. Dobra, dawaj, ja go chwytam, a ty w niego wchodzisz. Tylko nie wyszło. Stary. go tnę, katanu. A ja swojego duszę, tak więc. Dobra, ten jeszcze tylko żyje. Dobra, stop. No, to myślę, że nawet fajnie jak na pierwszy odcinek. Dwa etapy i od razu... Nawet dwóch bossów. Nie, trzy nawet etapy. No tak. Dwa poziomy i bosik. Dobra, wszyscy się bawią w tej gronie. Dobra, w kolejnym odcinku kontynuacja tego multika i zobaczymy, czy uda nam się go ukończyć. Na pewno nie w dwa odcinki, ale myślę, że może w trzy? No, raczej tak. No, multi nie jest za długie. Dobra, no to cóż, do miłego, to by się tak tutaj jeszcze było o dawaj, tworzymy taką za taki wir ostrzy, Nikt, ktokolwiek tu wejdzie, to zginie w moment. No i tyle, po wirze ostrzy, dobra. Dobra, weź się uspokój, bo cię kulkę sprzedam zaraz. Dobra, a teraz poważnie, miło było idę do usłyszenia, na razie. O, ten lag...